Sam chciałem też na tą akcję przeznaczyć właśnie nie przedmiot, bo yy, przedmioty można licytować, ale coś unikalnego, unikalne doświadczenie. Zwycięzcy licytacji zapraszam do spędzenia całego dnia w cyklu wydawniczym przeglądu sportowego. Przy czym przegląd to nie tylko gazeta, którą będziemy razem wydawać, ale najpierw ją razem zaplanujemy, wybierzemy zdjęcia, tematy, co na okładkę, ale też my jesteśmy newsroomem multimedialnym, powstają u nas mnóstwo programów, wideo łącznie ze sztandarowym Misja futbol z udziałem Darka Szpakowskiego, Mateusza Borka, Przemka Rudzkiego, Tomka Świąkały czy Tomka Smokowskiego. Zobaczymy, kto akurat będzie. Więc dobierzemy taki termin, żeby to był naprawdę fajny, atrakcyjny dzień, czyli coś, czego nie można sobie kupić w żadnym sklepie. Zachęcam Was bardzo serdecznie do licytacji piłki do kupowania cegiełek do licytacji wszystkich pozostałych fantastycznych przedmiotów na Allegro w tej naszej akcji oraz zapraszam serdecznie do redakcji przeglądu sportowego.